Cześć ekipa, witam wszystkich. Mam nadzieję, że mnie słychać. Jeżeli ktoś jest tam na czacie, niech mi tylko potwierdzi, że, że mnie jakoś tam słychać w miarę przyzwoicie. Jeżeli tak jest, to ruszamy z koksem. Dzisiejszy temat to taki w sumie zaciekawił mi artykuł prasowy. Na zasadzie kilka artykułów prasowych, a mianowicie no dzielnicowy okradał banki, prawda. To się okazało nawet, że to był dzielnicowy roku. Gdzieś to się działo na Mazurach. Tutaj możesz sobie wygooglować, jak cię tak bardzo interesuje to co, to, co robił. Natomiast tak się zacząłem zastanawiać, no, dlaczego ten człowiek to zrobił. Jakby to powiedzieć, chciałem się tak troszeczkę wejść w jego buty, wejść w jego skórę. No nie jest to czasami łatwe, bo nie jestem jakimś tam profilerem czy innym. Natomiast jeżeli już poczytałem, to co się okazało, że ktoś no, usprawiedliwiał swoją sytuację trudną, że tak powiem, te napady oczywiście usprawiedliwiał trudną sytuacją materialną. Wziął broń służbową, że tak powiem, poszedł do jednego banku. Udało się, prawda. Poszedł do drugiego banku. Też się udało. W zasadzie on zrabował jakieś tam 130 tysięcy, czyli no nie za wiele, prawda nie za wiele na to, żeby poświęcić swoją karierę życiową. I jakimś cudem go, tak, że tak powiem, złapali, prawda? I widzę tutaj takie dwie sprawy. Przede wszystkim przede wszystkim to, że Jakąś miał kalkulację, że nie zostanie złapany, prawda? Skoro miał taką kalkulację, że nie zostanie złapany, to a będąc w dzielnicowym roku na pewno głupi nie był, to wiedział, że jakaś taka wykrywalność tych przestępstw wykrywalność tych przestępstw nie była za duża, prawda? I jak już się, że tak powiem, wepchał w to wszystko, to. Momencik, bo tutaj sprzęty mi się włączają. Jak już się wepchał w to wszystko, to jak to mówią, od rzemyka do kozika, prawda? Udał się jeden, tam napad na bank. No to czemu nie spróbować, że tak powiem napad drugi, no i niestety z tego co czytałem, pomimo że wszystko było bardzo ładnie, bardzo fajnie zorganizowane to niestety w końcu go złapali i gdzie ja tutaj widzę taki problem być może i dla ciebie być może dla innych mundurowych, prawda niestety takie proste, pospolite przestępstwa wcześniej czy później ulegają jakiemuś wykryciu, wcześniej czy później no, twoi koledzy po fachu jakoś tam że tak powiem do, doszli do tego, kto to zrobił, czy kto to tam przynajmniej mógł zrobić, prawda? Być może coś go tam zdradziło, prawda? Jakiś żargon, jakiś język, który użył. Być może coś innego. W każdym razie goś jakoś tak ciekawie manipulował, manewrował, że żadna kamera go tam nigdzie nie nagrała. Mówię taka z monitoringu. A mimo wszystko ta sprawa była aż takim priorytetem, że został ten człowiek złapany, prawda? I ma przez bo. Już policjantem na pewno nie zostanie, co jest najmniejszym jego problemem, ale odsiedzi sobie tam w jakimś areszcie czy więzieniu parę lat, ponieważ na pewno dostanie jakiś tam wyrok na sztywno i nikt się z nim nie będzie Ha, prawda? Dla ciebie jakieś takie ostrzeżenie, prawda, że Czasy, kiedy policjant mógł sobie dorobić jakimiś szeptanymi, szemranymi mandatami mógł dorobić, że tam koledze jakiemuś tam z pomocy drogowej dał telefon prawda, i pięć minut po wypadku pomoc już przyjechała czy był jakiś zgon, a pięć minut, to bardziej być może pogotowia dotyczyło i lekarzy, prawda, czy sanitariuszy, że pięć minut i ktoś tam sobie umarł i po pięciu minutach przyjeżdżała jakaś tam Zakład pogrzebowy już minęły Wcześniej czy później te rzeczy wychodzą Z reguły tam biorą jakieś tam bilingi, nie bilingi Kontakt z ludźmi, prawda Z którymi, że tak powiem, mogłeś mieć potencjalne biznesy i No i wylatujesz z Policji. Natomiast jest druga sprawa, że ten cały test MultiPlus, ten cały Multiselect nie jest zbytnio wydajny, prawda? W tym systemie i jakoś tego człowieka przepuścili, prawda? Nie za bardzo tutaj doczytałem ile on tak naprawdę miał lat służby ale tam, skoro był dzielnicowym, to z tego widać, że 43-letni, prawda? Jak miał 43 lata, to, to, to już tam mógł z 15 lat służby mieć. I jakby to powiedzieć, dobrze żarło, dobrze tego, aż wszystko poszło się pier dzielić, prawda? Cześć tutaj Wojtek, tylko dzisiaj jest taki problem, że ja nie nastawiłem się za bardzo, kurde, na rozmowę telefoniczną, aczkolwiek możemy ewentualnie potem, potem spróbować Tyle, że Tyle, że po prostu Mówię, nie nastawiłem się dzisiaj na rozmowę telefoniczną i, i, i testuję testuję inny sprzęt. Ze swojego takiego doświadczenia, które mam z wojska to sam pamiętam jednego sierżanta, który okradał żołnierzy na tak zwanych strojówkach, prawda? I wszystko było fajne. Mechanizm był taki, że powiedzmy żołnierze podpisywali jakieś tam kwoty, prawda? Niższe, znaczy podpisywali jakieś kwoty on szedł z innymi kwotami do, do odbioru, fałszował te dokumenty i niestety pewnego razu coś mu się tam popierdoliło i w księgowości zostawił dwa rodzaje dokumentów, a mianowicie te dokumenty sfałszowane i dokumenty prawdziwe. Księgowa to jakoś tam wzięła, zobaczyła, porównała i Niestety gość gość też poszedł siedzieć, prawda? Czyli, jeżeli jesteś jakiś taki gość sprytniejszy, masz ciągoty do biznesu, masz ciągoty do wydawania większej ilości pieniędzy niż, nazwijmy to, jesteś w stanie zarobić oficjalnie w policji, a nie masz bogatej żony, bogatej rodziny, czy kogośkolwiek tam, kto cię nie wesprze finansowo, to raczej do policji się nie pchaj, prawda? Ciekawe tutaj zapytanie padło mi teraz na czacie, aczkolwiek zupełnie niezwiązane z, z moim tematem. Mianowicie zapytam tutaj, co pan uważa odnośnie wojny, która wisi na włosku. Rosja, Ukraina, schodzą słuchy, że mogą ze szkoły wysłać nas na granicę. Jakiego pan jest zdania? Dużo nauki, ale dajemy radę. Żadnej wojny rosyjsko-ukraińskiej nie będzie, prawda? Od jakichś tam... Hmm. Pewnego czasu jest takie nakręcanie się, a to już wojna za dwa dni, za trzy dni. Retoryka jest typowo polityczna. I mniej więcej tam gdzieś za miesiąc powiedzą, że dzięki naszym wysiłkom, mówię tutaj o Stanach Zjednoczonych, a być może i rząd polski, prawda, to co powie, że dzięki naszym wysiłkom postraszyliśmy ruskiego sankcjami, i Ruski dzięki temu się wycofał z wojny, że tak powiem, ukraińsko, ukraińsko-ruskiej, prawda? Także na spokojnie mogę wziąć każdy zakład jakiejś w rozsądnej kwocie, prawda, że żadnej wojny polsko-ukraińskiej nie będzie. Bo, przepraszam, rusko-ukraińskiej nie będzie. Natomiast no, co innego jest tam wysłanie ciebie, czy, czy, czy kogoś tam za granicę, nad granicę no, żeby tam jakoś stworzyć wrażenie, że Polska ma jakiś udział tam w odstraszeniu ruskiego od, od wojny Trochę tak się, niewiele się polityką interesuje, ale akuratnie te stosunki jakieś takie polsko rosyjskie, szczególnie jeżeli chodzi o sprawy gazowe, Nord Stream, trochę mnie tam interesowały i niestety na chwilę obecną przywódca Rosji, ten Putin, czy jak, mu tam, jak on się tam nazywa, on ma za dużo do stracenia, jeżeli by zrobił taką rozpierduchę, prawda? Jeżeli zacznie, wepcha się sam w, awan, w awanturę, to niestety pierwsza rzecz, która będzie, to wstrzymają no wrzucą na niego jakieś tam sankcje, prawda. Pierwszą tą sankcją to będzie już w ogóle koniec z Nord Stream 2, prawda. Yy, jakie tam inne sankcje gospodarcze, to też mogą być dotkliwe dla Rosji. Także yy, na czym jeszcze opieram to swoje zdanie, że nic nie będzie, a mianowicie yy, podobną rozpierduchę w 2008 roku zrobiła Gruzja, która w trakcie Igrzysk Olimpijskich, yy, napadła na taką Osetię, prawda? Zapomniałem, czy to Osetia Południowa, czy Północna, czy jakaś tam. No i Ruscy co zrobili to pierwsze przewalczyli przez ONZ, że to Gruzin był agresorem. Potem oczywiście odbili tą Osetię, nawet weszli do Gruzji. Yy, trochę tam poszumieli, ale wycofali się, prawda? I myślę, że w tym, że tak powiem, w tej sytuacji będzie dokładnie to samo. Także żadnej wojny nie będzie. Nasz rząd czy inne rządy po prostu ruską rozpierduchą chcą przykryć troszeczkę to co się złego dzieje w Polsce, a mianowicie no nawet niektórzy policjanci dostali mniejsze wypłaty na pierwszego, prawda. Ten cały Nowy Ład, być może się nie zgadzasz, że no, a dla mnie to jest totalna rozpierducha. Typowy skok na kasę pod tytułem bogaci zapierdolimy bogatym, a biedni dostaną parę groszy, prawda? Czyli tak jak ja to zapłacę parę tysięcy złotych podatku więcej. Ty może dostaniesz 20 zł więcej lub mniej, tam, czy, czy, czy, czy tyle samo prawda, wypłaty. Natomiast Dużo szumu jest na temat na temat ruskiego i to, to jest dobry temat, żeby przykryć jakieś nasze bolączki krajowe, a przede wszystkim rozpierduchę związaną z Nowym Ładem. Czy słyszał pan o tej sytuacji z Plaszewa? Szukają czterech ludzi, którzy uciekli samochodem BMW, cała policja Wielkopolski stawiona na nogi. No Słyszałem, prawda, doszło tam do podwójnego morderstwa, dwie osoby nie żyją, trzecia w szpitalu. Jak to tam się stało, to z tego wynika, że tam było czterech czy pięciu ludzi, którzy uciekli jakimś samochodem BMW, Tasaki, siekiery, kije baseballowe, czyli jeżeli chodzi, że mogły być to gangsterskie porachunki, prawda. Natomiast no z jednej strony, jeżeli to były prawdziwe bandziory, to dwóch bandziorów mniej, tamtych złapią, prawda. I tam paru bandziorów będziemy utrzymywać na więziennym wikcie za pieniądze podatnika. No myślę, że sprawa tam się niedługo wyjaśni. Lunatik. Dobrze, panie Darku, mobilizacja wojska rosyjskiego na granicy z Ukrainą pochłonęło dużo pieniędzy Putinowi. Wiesz, co? Wojsko i tak było utrzymywane, prawda? Czyli czy ono stoi w koszarach, czy, czy, czy stoi nad granicą, to jeść musi, prawda? Rząd musi dostać. Na tej samej zasadzie my płacimy naszemu wojsku i naszej straży granicznej za to, że pilnuje budowy zasieków na granicy z Białorusią, prawda? Gdzie w tej chwili przez zimę to tam może jak pięciu Arabów czy pięciu tam jakiś emigrantów czy imigrantów przeszło przez tą granicę, to jest prawdopodobnie wszystko, prawda? Nawet rozmawiałem z policjantami, którzy tam byli i Cały problem to jest totalna wielka nuda. Natomiast mówię, Putin tam jakiś tam swój cel ma: przede wszystkim zwrócenie uwagi, zwalenie winy na Ukrainę. Co przypuszczam, że nie jest za bardzo trudne, ponieważ jak się tam zrobiła rozpierducha w tym Donbasie, to są podpisane tak zwane porozumienia mińskie z tymi separatystami, i Ukraina, i nikt tych prze, prze, porozumień nie przestrzega, prawda? A jak dzisiaj pamiętam, to chyba prezydent Francji i jeszcze pani Merkel i trzecim był jakiś Rosjanin, czyli chyba Putin, byli mediatorami w tej sprawie. Także, a tam wycofania z Ambasa czy coś, to jest tam wszystko takie pic na wodę, fotomontaż. Michał, dzień dobry. Mam takie pytanie: Czy był pan policjantem? A jak tak, to w jakich wydziałach pan pracował? Michał, nakręciłem już z pięć wideo, że kurwa, żadnym policjantem nigdy nie byłem i prawdopodobnie już nie będę. Jestem lekarzem, byłym lekarzem wojskowym, prawda? I tak naprawdę nie zajmuję się żadną tam policją, zajmuję się jedynie testem Multiplus i testem Multiselect, prawda? Yy. roczek. w końcu ktoś mądrze mówi, wszyscy straszą jakąś Rosją, a już mamy wojnę ekonomiczną w kraju. Maroczek, mówię, yy, jak Boga kocham, jeżeli nie jesteś jeszcze policjantem, a będzie wojna będzie wojna z Ros Rosji, z Ukrainą, to daję pięć testów, pięć osób, które teraz są na czacie, daję, daję darmowy darmowy dostęp do mojej elitarnej grupy szkoleniowej, prawda. Nie będzie żadnej wojny. Mówię, yy, straszą. To się tak dobrze wpisuje w taką narrację, ruski zły, prawda, szczerzykły, prawda, ale ruski nie jest głupek, prawda. Jeżeli nagle dostanie kolejne sankcje ciągle nie, nie ma dopuszczonego Nord Streamu 2, czyli uderzy na Ukraińca, Nord Stream 2, za przeproszeniem, pójdzie się pierdolić, prawda. Przy okazji na pewno będą jakieś takie sankcje podobne typu do sankcji na Białoruś. Na pewno Amerykanie tam pierdolną jakieś sankcje, prawda. No i y, ruski no nie jest aż taki głupi jak Ukrainiec, Tak mi się wydaje, prawda. No, y, badam tutaj całe rzesze Ukraińców, którzy spierdalają z Ukrainy do, y, do Polski, prawda. Jest tam totalna bieda jakoś ten rząd nie daje sobie rady, jest totalna bieda, totalna korupcja, jakoś nie dają sobie rady z utrzymaniem tego narodu i, i, i może inaczej, ja się cieszę, prawda, bo czy tam zbadam Ukraińca, czy, czy tam innego, to pieniądze wezmę takie same, ale no ci Ukraińcy za parę lat, ci, którzy tutaj zostaną, no to będą tak jak Polacy w Niemczech, prawda, że oni w zasadzie zostaną Polakami, tylko z innym wyznaniem z innym z innym tam językiem, no i może się zrobić problem tak jak z każdą mniejszością narodową. Twu, twu, żeby tylko tak nie było. Y ja Pytanko, ile się czeka na opinię komisji lekarskiej, czy zdolny, czy nie? No jeżeli już cię orzekli, to w zasadzie ci powinni od razu powiedzieć, czyli dobrze tutaj odpowiadasz lekarz, orzecznik decyduje w ten sam dzień, prawda. Chyba, że mają coś do wyjaśnienia, coś coś tam nie wiadomo co, prawda. Jakieś tam papiery musisz donieść, czy coś w tym stylu. Czyli tutaj szef dobrze powiedział, zależy gdzie ja czekałem dwa tygodnie, prawda. Yy, maroczek. Putin się buntuje, bo Polska otwiera nowy rurociąg gazowy na jesieni i już Putin nie będzie miał takiego zbytu gazu jak z Jamal'u. No Trochę masz racji, tutaj maroczek, natomiast problem tego rurociągu jest jeden, bo ja myślałem, że to jest rurociąg, który idzie bezpośrednio z Norwegii, z jakiegoś polskiego złoża do, do Polski, prawda? Natomiast jest to odnoga rurociągu, który idzie w tej chwili do Niemiec, no i ten rurociąg tam będzie jakieś tam parę miliardów, tam na początek 2-3 miliardy gazu będzie szło do Polski oczywiście, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. Natomiast dalej ciągle Polsce będzie brakowało 6-7-8 miliardów gazu, prawda? I to co w tej chwili każdy słyszy, że w piekarniach nagle jest 400% drożej za gaz, 300% czy ileś, to jest wszystko prawda, bo Polacy, że tak powiem, wywalczyli nową formułę cenową, czyli kupowanie gazu po cenach bieżących, prawda, gaz po cenach bieżących jest, tak, że tak powiem, kilka razy droższy niż, niż ten, który tam kiedyś jakoś był wytargowany, prawda. W każdym razie Polska za dużo tego gazu nie weźmie, prawda. I tyle. Lunatic. Panie Darku, jestem po trzydniowym egzaminie z broni. Prawie połowa kursu za mną. Pozdrawienia się radza. Dziękuję za pomoc w dostaniu się do Policji. Pozdrawiam. Dzięki, dzięki. Wojtek. Sylwia. Yy, witam, czekam na wyniki MS Gdańsk. Poszło mi strasznie słabo. Nadzieja umiera ostatnia. Panie Darku, jak teraz wygląda sytuacja w Gdańsku? No jeżeli ktoś wie, to to niech powie, natomiast wydaje mi się, że w tej chwili sytuacja w Gdańsku wygląda tak jak wszędzie, prawda, czyli, hmm, czyli nie jest aż tak trudno zdać. E, powiem wam parę pytań, które na Multim mogą próbować wyczaić takiego gościa jak ten policjant Spiszu, prawda, czy Spisza aczkolwiek mówię, testy psychologiczne to jest jedno wielkie czary-mary, czyli może paść na Multim takie pytanie. Nie zmartwiłoby mnie, gdyby ktoś z rodziny wszedł w kolizję z prawem, prawda? Nie zmartwiło mnie, gdyby ktoś z mojej rodziny wszedł w kolizję z prawem, na ogół zachowuje się zgodnie z przyjętymi zasadami. Czyli, przyjęte zasady to jest prawo. Patrzę tutaj, coś takiego. Moi bliscy traktują mnie raczej jako dziecko niż dorosłego. Czyli, w przypadku tego gościa z pisza, to były jakieś nazwijmy to odpały młodej pały. Zachował się jak gówniarz i wziął służbowy pistolet. I niestety, wcześniej czy później wpadł, prawda. Moi rodzice często byli niechętni ludziom, z którymi się zadawałem, czyli mogłeś już mieć jakieś yy, kontakty, nazwijmy to, imponowały ci chłopaki, takie troszeczkę z przeszłością przestępczą, prawda, trochę patologia. Coś w tym. ...stylu, prawda? Patrzę tutaj, coś innego jeszcze. O, potrafię w ludziach wzbudzić uczucie strachu i czasem robię to dla zabawy. Nikomu nie robię wyrzutu, gdy wykorzystuję tych, którzy dają się wykorzystywać. Coś tu patrzę jeszcze tak. Yy... Dobra. Yy... Poczekaj. Jeszcze, jeszcze może znajdę ci coś, jakieś, jakieś takie pytania. O! Mam się na baczności wobec ludzi, którzy są wobec mnie bardziej przyjacielscy niż mógłbym się tego spodziewać. Czyli jakaś taka wrodzona podejrzliwość. To jest ciekawe pytanie. Czasami czułem przyjemność, kiedy ranił mnie ktoś, kogo kochałem, prawda? Czyli... czyli z tego by wynikało, że jesteś jakimś takim sado maso, histą. Gdyby dano mi szansę, mógłbym zrobić rzeczy, które przyniosłyby przyniosłoby światu wielką korzyść prawda. Szukam tutaj, szukam tutaj jeszcze coś takiego, właśnie takiego bardziej związanego. Przeszkadza mi to, kiedy ktoś mnie obserwuje przy pracy, nawet kiedy wiem, że mogę ją dobrze wykonać, prawda. Przyszłość jest zbyt niepewna, by robić poważne plany. Kilka razy w tygodniu mam poczucie, jakby zaraz coś się miało stać strasznego, prawda. O, palenie Marychy sprawiało mi przyjemność, prawda. W ten sposób szukają jakichś tam ukrytych narkomanów. Nie wiesz w to, że jak się przyznasz, to że nagle cię psycholog puści. Prawda? Dobra. Dobra. Czasami bywałem taki zły, że raniłem kogoś fizycznie. Dobra. Kiedy życie się staje zbyt trudne, mam ochotę się po prostu poddać. Takie jakieś pytania właśnie wyszukujące negatywne cechy twojego charakteru. Um, Sylwia, czy jeżeli od razu po multi zostanę skierowany na ankietę bezpieczeństwa, to może zdałem, czy nie ma to większego zdarzenia? To nie ma znaczenia, prawda? To oba oba, oba że tak powiem tory idą równolegle. Cześć, Michał. Patrzymy tutaj, Mateusz. Witam Panie Darku, słyszałem ostatnio zdanie typu, gdzie zaczyna się policja, kończy się logika, mógłby się Pan do tego odnieść? No, jak byłem w wojsku, to mówili, gdzie, gdzie, gdzie zaczyna się wojsko, tam się kończy logika i poniekąd tam jest, prawda? Być może ostatnio czytałeś, że Gość sprzedał w wojsku jakieś buty że tak powiem za 60 parę milionów czy za ileś tam milionów i buty nie spełniały norm jakichś tam, prawda, że w tych butach nie można było chodzić i bardziej wydaje mi się, że chodzi tutaj o sprawy, że często otrzymasz polecenia od przełożonego głupszego od siebie yy, polecenia będą totalnie idiotyczne, a ty masz te polecenia wykonać, bo dobrze, o ile jeżeli się przygotowywałeś, to wiesz, że masz wykonać, nie możesz wykonać jedynie rozkazu niezgodnego z prawem, lub jak będącego jakimś przestępstwem, prawda? Natomiast no, czy rok skazu głupiego masz nie wykonać? Ostatnio nawet z tym rozkazem niezgodnym z prawem jest tak trochę ciężko, ponieważ legitymujesz kogoś, coś, zwracasz mu uwagę, tam jakaś maska czy coś, a on ci tam wali jakieś tam różne paragrafy, czy prawdziwe, czy nieprawdziwe. No, chciałbym wierzyć, że policjant jest w stanie zdać, znać cały kodeks karny, ale tak, że tak powiem, tak nie jest, prawda? Szczególnie jakieś, ja swoje przepisy tam te medyczne, że czasami nie znam, to nie pamiętam dobrze, a co dopiero jakieś tam inne zdupy. Um, dobra, Mateusz jest. Szef, co do MS-u, to psycholog potrafi być bardzo lekceważący, ale nie można dać się podpuścić. Mówię, w Poznaniu jest jakaś kobieta, która w, w, próbuje cię wprowadzić w kontrolowany stres. prawda? Zobaczyć jak się tam będziesz. Najpierw się zmiesza z błotem i będzie patrzeć jak ty się zachowujesz, czy wybrniesz z tego. Już miałem często wiele, a skopała mnie jak burą sukę, skopała leżącego, a potem gość okazało się, że przechodził. Szef, tak naprawdę nauka zaczyna się na szkole. Na początku szkole po pierwszym tygodniu zrezygnowało z 6 osób. Kontuzje stwierdzili, że nie dla nich. Tak. Część, część ludzi niestety ma tak zwany zespół dezadaptacji, pomimo tego, że przeszli multi plusa, przeszli testy psychologiczne, policja była ich, że tak powiem, wyśnioną drogą życiową, mija tydzień, spierdala, nie będzie rano wstawał, nie będzie się golił, nie będzie, że tak powiem, słuchał innych. I niestety, jeżeli jesteś jakąś osobowością, która, tak jak ja na przykład, Ciężko podporządkowuje się innym Woli i swoją drogą to policja nie jest dla ciebie Na WF jest ciężko, dużo biegania, bo akurat biegać za bardzo nie lubię Pewnie jest Słuchajcie kochani, myślę, że Na tym kończę, prawda Reasumując to wszystko jeżeli już zostaniesz tym policjantem, jeżeli będzie Cię kusiło do jakiegoś tam dorabiania w jakiś sposób nieuczciwy, to rozważ to naprawdę kilkakrotnie. To nie jest tak jak kiedyś, że policjant oficjalnie nawet nie pierdolił się, że chce pójść do drogówki, prawda bo, bo chcę dorobić, prawda? Ale jeszcze dla tych, którzy że tak powiem, zostali to jeszcze, jeszcze zrobię mały prezencik. A mianowicie spróbuj zgadnąć, który z tych czterech, która z tych czterech, tu są cztery obrazki, prawda? Tutaj masz taki Coś z dymem, prawda? Tu masz jakieś zwierzę, tutaj masz sprzęt elektroniczny i tutaj masz część odzieży. I. A! To nie to chciałem dać. I który z tych czterech, że tak powiem, nie pasuje do. Jeden z tych czterech nie pasuje, prawda? Jaki tutaj jest klucz? Nie jest to zadanie trudne, chociaż też jak by to powiedzieć, gdzie dwóch kandydatów na policjantów, to tam może być wiele odpowiedzi. Także zrób to już w komentarzu do tego wideo. Dzięki tutaj za, za pogaduchę, dzięki za ten hangout nietelefoniczny, ale już po prostu nie chciało mi się za bardzo. Chociaż szkoda, bo akurat nie Wojtek miał ochotę pogadać. Także trzymajcie się. Cześć. Do następnego razu.